Męka naszego pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią a Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich – Kogo szukacie? Odpowiedzieli Mu – Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus – Ja jestem. Również i Judasz, który go zdradził, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich – Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał – Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli, Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł, Powiedziałem wam, że ja jestem, jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział, nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, Dobył go, uderzył sługa arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra, schowaj miecz do pochwy, czyż nie mam pić kielicha, który mi podał ojciec? Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra, czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. Jezus mu odpowiedział. Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to powiedział... Jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa mówiąc – Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus. – Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego – czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył mówiąc, nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł, czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożywać paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł, Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego, Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich, Weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi, nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł, czy ja jestem Żydem,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 Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat. Cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali. Nie tego, lecz Barabasza! A Barabasz był zbrodniarzem. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze, uplutłszy koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili, Witaj, królu żydowski! I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich. Oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich, Oto człowiek! Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali, ukrzyżuj, ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat, weźcie go i sami ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi, my mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa, Skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego, Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali, jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, Wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabata. Był to dzień przygotowania paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów. Oto król wasz! A oni krzyczeli. Precz, precz, ukrzyżuj go! Piłat rzekł do nich. Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani. Poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy wydał im Jezusa, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony. Po środku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane – Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata – Nie pisz Król Żydowski – ale że on powiedział, jestem królem żydowskim. Odparł Piłat. Co napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części. Dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana, od góry do dołu. Mówili więc między sobą, nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć.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 oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, Wykonało się i skłoniwszy głowę, wyzionął ducha. Był to dzień przygotowania. Aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło pismo. Kości jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi Pismo. Będą patrzeć na Tego, którego przebodli. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Jezus pozbawiony obecności swoich przyjaciół i wydany na znęcanie się przez wrogo do siebie nastawiony tłum. To także był punkt zwrotny w życiu uczniów. To nie znaczy, że oni przestali w Niego wierzyć. Oni w Niego nadal wierzą. Lecz wiara jest ich ograniczona. On teraz dotarł do okresu, oni natomiast wybierają inną drogę. I to jest dramatem ucznia, że wybiera inną drogę od mistrza. To, że opuścili go nie oznacza, że już go nie kochają. Oni wciąż go bardzo kochają, ale kochają też coś innego. Jeszcze bardziej kochają swoje własne bezpieczeństwo. Każda świadomie zakreślona granica w oddaniu się Jezusowi nieuchronnie w jakiś sposób doprowadzi do zdrad. Nie wolno stawiać Panu Bogu granic w dostępie do, do nas. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Z Jezusem kompromis jest niemożliwy kto z Nim zawiera kompromis, już na tej samej płaszczyźnie postawił inną wartość i w ten sposób zakwestionował Jego zwierzchnictwo w swoim życiu, Jego pierwszeństwo jako przewodnika do zbawienia. Uczniowie poszli za Jezusem na mękę. Na tym polega bycie uczniem Pana. Wierność Jezusowi może przysporzyć nam cierpień, ale prawdą jest również to, że cierpienie może prowadzić do głębokiej zażyłości z nim, do zbliżenia, które nie niweluje bólu, natomiast czyni nasze życie nadzwyczaj płodne, owocne. Judasz żyje w nas samych. Zobaczmy, podstęp, obłuda, udawanie, życie na dwie strony, brak, brak przejrzystości w naszym życiu, brak kultury. To swoistego rodzaju Judasz obecny w człowieku. On wszystko czynił z podwójnym sercem. Judaszem człowiek się staje. Judasz rodzi się powoli. Przecież zdrada jest ostatnią stacją długiej drogi. Gdy odrzucił on Jezusa, zamknął się w sobie. Prowadził latami podwójną grę. Ona go zdemoralizowała i doprowadziła do roli zdrajcy. Długi opór wobec Jezusa czyni serce zdradliwym. Człowiek staje się małym, małym człowiekiem. Gra demoralizuje człowieka. Czy jest coś we mnie, co mnie demoralizuje? Deprawuje się serce człowieka o podwójnej moralności. Można się przyzwyczaić do zła. I to jest dramat. Grzech nie demoralizuje człowieka który człowiek wyzna i uzna w swoim życiu. Demoralizuje człowieka grzyb, który staje się dla niego prawem. Demoralizacja jest związana z roszczeniowym nastawieniem do życia. Ja mam prawo, albo też twierdzenie, nie da się inaczej żyć. Nie można inaczej postępować. Trzeba mieć odwagę, demaskować niebezpieczeństwo obecne w nas, a płynące z sił przeciwnych Bogu. Uczmy się przyznawać do niewierności i wyznawać niewierność. Dopóki wstydzę się swojego grzechu, nie jestem człowiekiem zdeprawowanym. Golgota jest miejscem, na którym poznajemy Boga mocnego, i słabego zarazem. Ten, który kocha, jest mocny i słaby. Obecność pod krzyżem wymaga naszego współodczuwania, współcierpienia. Jezus pozwolił, by człowiek zadał Jemu ból. I w ten sposób zbliżył się i poznał swojego Boga. Pan pozwala się ukrzyżować. Dlaczego? Dlatego, żeby ludzie poznali Jego miłość. Krzyż, takie miejsce, które wielu określa jako przeklęte, staje się miejscem spotkania z Ojcem i miejscem naszego zbawienia. Podobnie i moja słabość może być miejscem mojego spotkania z Bogiem. Zwróćmy na to uwagę. Wykorzystajmy taką sytuację, jaką jest nasza słabość. Co cierpienie robi ze mną? Albo co ja robię z moim cierpieniem? W każdym cierpieniu możliwe jest wyjście, które daje nam Jezus, mówiąc Ojcze, w ręce Twoje oddaję moje życie, moje cierpienie, mojego Ducha. Jezus nie broni życia, On je oddaje. Żeby dobrze umrzeć, trzeba komuś powierzyć swoje życie. Żeby dobrze żyć, trzeba komuś powierzyć, oddać swoje życie zaufaniem. Człowiekowi nie można powierzyć swojego życia. Prośmy, byśmy coraz głębiej doświadczali Boga jako Ojca, który dał nam życie. Ojcze w ręce Twoje oddaję całe moje życie.